Witam, cześć! Tematem tego poradnika jest nagrywanie gier na komputerze za pomocą programu ActivePresenter. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nasz sprzęt dobrze wyświetla gry. Ważne jest tutaj jak procesor, karta graficzna, ilość rdzeni, pami. Najlepszy komputer to komputer przeznaczony do gier. Jeszcze lepiej, jeśli jest to komputer Full HD. Nie będę tutaj nagrywał gry, tylko pokażę Wam, jak ustawić niektóre opcje, aby nagrać dobrze grę bez lagowania. Klikam, przechwyć, no wiadomo, trzeba wpisać jakiś tam tytuł, klikam, OK. Ważne jest, aby zaznaczyć, nagraj dźwięki systemowe, ponieważ gry mają dźwięk. Jeśli odznaczycie, to dźwięk będzie słaby, nic prawie nie będziecie słyszeć. Musicie naznaczyć nagrywaj dźwięki systemowe, tak jak tutaj jest. Teraz wchodzimy w ustawienia. Wybieramy ustawienia audio i wideo. Jesteśmy w zakładce audio i wideo. Rozwijamy listę, aby znaleźć właściwy kodek wideo. W zasadzie możemy nagrać grę na każdym kodeku. To tylko zależy od tego, czy gra jest prosta. Jeśli jest prosta, to możemy wybrać ten kodek, ten i ten, ale nikt się nie będzie bawił w ustawienie. Najlepiej ustawić dla gier bardziej skomplikowanych ten kodek. Musi być. Szybkość klatek przynajmniej 30, jakość możemy zwiększyć, jeśli chcemy. I wystarczy teraz kliknąć, zapisz. Teraz kliknąć to miejsce, aby rozpocząć przechwytywanie. I to w zasadzie jest wszystko. Możecie napisać w komentarzach, czy daliście sobie radę. Może coś tam wystąpiło podczas nagrywania, na przykład kursor, który powinien być niewidoczny i tak dalej. Spróbuję Wam pomóc w miarę moich możliwości. To na razie, cześć!